W tym wideo mówię problem dotyczący okularów korygujących widzenie barw u daltonistów. Oczywiście zapytanie mojego widza. Oglądam pana doktora ciekawe filmy, bardzo przydatne, z których można się wiele dowiedzieć. Ale ciekawi mnie to, dlaczego ludzie mający problem z barwami, nie mogą korzystać z okularów, które mogłyby im to skorygować. A ludzie z innymi wadami wzroku, na przykład, mogą korzystać z okularów, takie jak ja mam w tej Chwili, na przykład podczas badań lekarskich kierowców. I zastanawiam się nad tym, zastanawiam się nad tego typu okularami, ale nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Posiadam prawo jazdy kategorii A, B, C, D, E, 15 lat bez wypadkowej jazdy i czy w takiej sytuacji mogę się czuć dyskryminowany? I powiem szczerze, zastanawiałem się nad odpowiedzią dość długo, bo nie jestem lekarzem okulistą, nie jestem tak w stanie fachowo odpowiedzieć na to pytanie, ale ostatnio przyszły do mnie aż dwie osoby pod rząd wyposażone w te okulary i zauważyłem jedną ciekawą rzecz. Wprawdzie one zaczęły rozpoznawać pewne barwy na tablicach Ishihary, ale znowu przestały rozpoznawać inne, te, które do tej pory bez problemu widziały. I być może tutaj jest jakiś problem, czy dla lekarzy, czy dla ustawodawcy. Mówię dla lekarzy, którzy radzą ustawodawcy, czy te okulary wprowadzić do, yy, że tak powiem, powszechnego użytku. Nie wiem też, jak te okulary zachowują się w nocy, czy, czy upośledzają widzenie, czy nie upośledzają, mówię już takie ogólne widzenie. Yy, natomiast, yy, sprawa widza jest prosta. Skoro ma wszystkie kategorie prawa jazdy, no to yy, z pewnością rozpoznaje barwy podstawowe, czyli ja bym tutaj za bardzo nie kombinował, zostawił sprawy jak są. Yy, natomiast z tego powodu, że nie jestem fachowcem w dziedzinie okularów yy, korygujących barwy, a jeżeli Ty jesteś kierowcą, używasz takich okularów, czy jesteś osobą, która używa takich okularów, napisz w komentarzu do tego wideo czy te okulary Ci coś pomagają, czy, czy mimo wszystko mają jakieś wady, czy tylko same zalety, że, czy wszystko jest tak cudownie, że tylko iść i wydawać jakąś tam sporą w sumie kwotę pieniędzy i z tych okularów korzystać. Także każdy komentarz Twój jest mile widziany, być może to pomoże innej osobie, która myśli nad tymi okularami, nie wie jaką podjąć decyzję i zrób to w komentarzu do tego wideo. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu i serdecznie zapraszam Cię do komentarza.